Dzień dobry Państwu, nazywam się Krzysztof Dąbrowski, reprezentuję Akademię Dobrej Jazdy Super OSK. Eee, Chciałem rozpocząć taki filmów szkolenia kierowców na naukę jazdy kategorii D. Akademia Dobrej Jazdy dysponuje autobusem Autosan typu LIDER. Jest to jednocześnie autobus egzaminacyjny, który my postawiamy na egzamin, więc szkolenie na nim jest o tyle ułatwione, że wszelkie instrumenty do mm, kierowania autobusem, obsługa i, i te inne rzeczy są identyczne. Na tym, samym, na tym samym samochodzie na egzaminie. Celem prezentacji tej jest pokazanie w jaki sposób szkole kierowców na kategorię D oraz to jest taki materiał troszeczkę instruktażowy, w jaki sposób ja wypracowałem sobie dzięki paru lat pracy model szkolenia kierowców na kategorię D, ale również szkoliłem na inne kategorie CC+, plus e oraz inne. Każdy film będzie zawierał tak jak ja to uczę, tak jakby lekcje, gdzie kompleksowo tłumaczę zagadnienie z określonego działu. I poszczególne filmy będą o tym mówiły, na które serdecznie państwa zapraszam. Dziękuję, do widzenia.